Co zostanie dodane w Minecraftcie 1.20. Zanim zaczniemy pamiętaj zostawić po sobie lajka oraz subika, jak też mi to bardzo pomaga. Na Minecraft Live, czyli dawnym Mineconie otrzymaliśmy informację, co ma być w nowej wersji, a są to niestety tylko cztery rzeczy, które już są zaprogramowane i gotowe do wydania. Pierwsze zostaną dodane nowe tabliczki. Nowy rodzaj będzie możliwy do podwieszenia pod blokiem. Będą wykonane z okorowanego drewna i będą posiadać 10 rodzajów kolorystycznych. Następne bloki i wyroby z bambusa oraz tratwy. W końcu marzenia graczy się spełnią, bo zostaną dodane interaktywne biblioteczki, które właśnie widzicie na ekranie. Oraz wielbłądy, które będą miały kozacką animację leżenia oraz wstawania. Będą mogły na nich jeździć dwie osoby naraz. Niestety nie będzie można na nie nakładać skrzynek. Natomiast przez jego wysokość oby typu zombie nie będą mogły nas zaatakować, gdy na nim siedzimy, więc taki plus. Zostało jeszcze zaprezentowane 7 standardowych skinów oraz Sniffer Mob, który wygrał głosowanie, ale o nim już w następnym shortcie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie no i pa!